Chciałeś dowiózczyć Papa. O, to Elmo! Eee, mnie Gimnie <wyglądam> Elmo, co ci się stało? Sę masz jakiś problem? Nie, nie mam problemu, spokojnie! Widzę, że masz problem, nie? nie? po prostu się nie spodziewałem, że spotkam pionego Elmo! Wybierdaj, urwę jakieś dorwę. Jak ja zdorę do skwałceń! O oh, cholera! Jak ja zdorę do to... cholera! Jak ja zdorę to... Dobra, nie zesraj się! <grym>